Prawdopodobnie każdy jeździec spotkał się kiedyś z taką opinią, że jazda konna to tylko siedzenie na koniu, co jest oczywiście dziewczyny nieprawdą, prawda? Nie, absolutnie no, nieprawda. Nie nie, nie, nie jest to prawda, to wszystko wiemy. my musimy naprawdę, zawodowi jeźdźcy, którzy startują w zawodach, chodzą też na siłownię, pilnują, żeby mięśnie były w odpowiedniej kondycji, a Tereska, panuje nad swoimi mięśniami, które no, są ulepszane, ich praca jest ulepszana przez właśnie jazdę konną. I mówimy tutaj o pracy nóżek, o pracy rączek, Bioderek. palce, bioderka, oczywiście, kręgosłup, mięśnie grzbietu rączki. naszego, czyli naszych pleców. Rączki. Ręce, tak, ale ręce już tutaj, jak się przyzwyczają do trzymania, do tego ciężaru wody, tak jak u... Tereski to już jest dużo lżej, nie? Bo to później już samo sobie tak jest. Samo istnieje. dokładnie. No, Dlatego to jest bardzo nóg i kor przede wszystkim. Dlatego to jest bardzo ważne. Ludzie się bardzo długo uczą jazdy konnej, żeby tą pracę mięśni skoordynować. Tak. To jest niesamowicie ważne, żeby wiedzieć, gdzie użyć, jakiej siły, żeby koń dobrze zrozumiał nasze Siby? prośby do niego. I właśnie Tereska sobie bardzo dobrze dzisiaj z tym radzi. Także... Brody tutaj jest świetnym nauczycielem, on doskonale o tym wie, <grystanie> tak. Jest zupełnie inny balans, zupełnie inaczej się rozkładają siły. Później jak siada na siodło, to jest to wszystko jest jak bułka z masłem. Bo tutaj jest dużo stabilniej, jednak to siodło ją trzyma z każdej strony. Ale ona też potrafi siedzieć, po prostu panować nad ciałem. No inną świadomość ciała, bo Tereska przez jazdę konną buduje świadomość swojego ciała. Ona już doskonale wie, którą ręką ruszyć, jak złapać wodzę. W jaki sposób czego użyć, prawda? Wie, że jak się skręca, trzeba najpierw popatrzeć, później za tym idzie całe ciało. Także to z, no, z tygodnia na tydzień nam się kształtuje, nie? Tak myślę. Tak to przynajmniej wygląda. My się zbieramy, lecimy dalej, tak. a przy okazji chcielibyśmy jeszcze zaprosić do wsparcia naszej akcji, bo nadal trwa. Przypominamy o tym, to jest bardzo ważne, bardzo fajne i jest to też dobre dla innych ludzi. Uważam, że ta akcja powinna być wspierana jak najbardziej, także zapraszamy do odwiedzenia zbiórki Wierzchem Bez Barier. Do zobaczenia. No. Do zobaczenia.